I ten moment na który to wszyscy czekali, właśnie te roski następuje. Szlagier top 10 finał finału 600 plus 82, a w niej cztery szlagiery ze swoich placów slatują. Trzy szlagiery do góry, dwa szlagiery na swoich placach i jeden szlagier wskakuje do top 10. W to co Kaj okay i jak już za chwilę o tym się przekonacie. Toż Łotwy Jak zwykle od placu 10 będziemy startować, a tutaj Srogi, spadek 4 łoczka, niżej jak tydzień temu, pokochaj mnie i Ewa Czajka. Ewa Czajka, to otwierała dzisiejsze notowanie, a na pozycji numer 9 laureat Teledysku za 2020 rok Wrócisz, Wrócisz, czyli Paweł, Siluk, Steiner, no i spadek. Łoczko niżej, jak tydzień temu.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 mamy już ósemeczka, a ósemka okazuje się szczęśliwo, bo tu awans, dwa oczka wyżej jak tydzień temu, kobiety z walizkami, albo kobiety na walizkach, czyli szlagier, wyruszamy z walizkami. No to dobra, no to co, no to sprawdzamy co te dziuchy w tych kofrach mają, proszę Pani Magdaleno, proszę, proszę. Na proszę. pewno? No na pewno, jestem, Ale pewien. jestem zdecydowany. Przygotowany ja, na ja, wszystko. Ja, ja, ja. To patrz. Okej, okay. dobra. Oby mnie w lodówce. Pusto. A tutaj Żanetko? Tam się nie zdziwiłeś, więc moje jest nie do otworzenia dziś. Dziś? Mąż zabrał kluczek. Mhm. Jak wracałem po koncercie i było wszystko w porządku, jednak wrócimy, to jest otwierana. Mhm. czyli tam są na pewno jakieś tajemnicze gadżety schowane. A no dobra, tak prezentują się te walizki. I w podróży trwać Wyruszamy z walizkami Spać będziemy pod gwiazdami Hej doczekaj nas Do pociągu wsiadać czas To co nam się marzy I nieważne dokąd, kiedy, gdzie Świat zagadką dla nas wielką jest Odpowiedzi w mig znajdziemy Gdy go razem zdobędziemy Bo nic, naprawdę nic. I w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami. Spać będziemy pod gwiazdami. Hej, wszystko czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Pakuj zaraz też i bagaż swój. Smut podróży razem z nami czuj. I wyruszaj z kobietami, co śpiewają z walizkami nawet gdybyś dzisiaj wahał się to w razem przekonamy cię że potrzeba tak niewiele by być naszym przyjacielem Bo nic naprawdę nic nie powstrzyma nas my przed ciebie iść i w podróży trwać Wyruszamy z walizkami spać będziemy pod gwiazdami Hej przygodo czekaj nas do pociągu wsiadać czas Ciągu wsiadać czas. Czekaliście i mamy skok do top 10. To place z numerem 7, a tu Stach i Magdalena całkiem ciekawy szlagier z fajnym teledyskiem. Mam cię dość.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 Słychać nawet w sieni Ciebie cud też nie odmieni Mra. Szósteczka. To jeszcze nie pole premiowane medalami, ale już zaraz to bliżej podium. I jak przystało na zawodowców, to srogi skok. I o trzy place. Tak? Dzisiaj taki skok wykonuje Arcadia Band. Ingram gram wabank. Czasem też bywa zła Połowa naszego dzisiejszego notowania, czyli szlagier na 5 a 2 tak samo jak i tydzień temu, grupa Harmonik i Serce Moje. Tylko moja Serce moje Tak we twoje Tak we twoje od lat Tak we twoje, aż skończy się świat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 ma sens, Serce moje, tak we twoje, tak we twoje od lat, tak we twoje, a skończy się świat. Ma sens. Tylko z tobą, moje kochanie, życie ma sens. Czwóreczka, czyli coraz bliżej podium. Tutaj dzisiaj Alina, Tim Fabian, Oczko Niżej, jak tydzień temu, szlagier kolorowy świat.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 To szczęście Przeżyć je jak najprędzej Pokaż mi gdzie, gdzie jestem, jestem piękny Twój kolorowy świat Podziel ze mną nadzieję Otwórz serce i daj siebie Pokaż mi jak jest piękny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 Otwórz serce i daj siebie Pokaż mi jak Jest przepiękny Twój kolorowy świat Wreszcie wykrzyczę Chcę siebie, pokaż mi jak jest przepiękny Twój kolorowy świat. No i wspominane wywoływane podium i strefa medalowo. Tu medal brązowy. Dzisiaj on należy do duetu romantyka. Amor, kochani, oni też zaliczają spadek o jedno oczko niżej jak tydzień temu. Proszę bardzo, posłuchajcie. Amor, amor kochanie, kochaj mnie dziś, radosna dziewczyna. Z krew, miłości życia ze Uh kochaj mnie kochaj noc jest gorąca kochaj, kochaj mnie kochaj do serca przytulam Niech wiruje świat Nam bosko Amor, kochanie, i duet Romantika. Plac z numerem 3 to spadek. A na dwójce awans i to o dwa oczka. Wyżej jak tydzień temu. Dzisiaj Krzysztof Pietrek, proste słowa dwa. jak sen.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 Golden medal, złoto, złoto i jeszcze raz złoto. W finale 600 plus 82, fotel lidera i złoto należeć będzie do Adiego. Zresztą on też broni tego fotela, jak i na morze. Szlagier Melodia to plac z numerem 1 właśnie dzisiaj. Już za tydzień roztomili, gościć w tym studiu byda za pośrednictwem internetu, czyli tak online'owo, co teraz jest bardzo popularne, prosto z Warszawy, artystka o imieniu Alina. Toż musicie być z nami, miejcie się dobrze, dużo zdrówka, Sebastian Mierzwa, do zaś. Czas znów od świtu aż po Chcę wydołyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech otworzy szczęścia drzwi, niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Leci z wiatrem świat Ze wspomnienia łza ci wróci tu Kdy znów bawi nas